We'll <laughs> Co hey. robić kolejny dzień, stracone szanse zgubiłaś się hey. Dużo emocji, mało polotu Jesteś lepa mimo pięknych oczu Bełkot naszych marzeń, ja wyczuwam pogardę To nie a ciebie ranie, to nie ukartowane Cała krew ci spływa po ramionach Ja wiem ile bólu nosisz co dnia Czerwona ta krew, czerwona ta krew, czerwona ta krew, czerwona ta krew, czerwona ta krew, czerwona ta krew. Ja Czy w czterech ścianach, czy może w sobie też Ale nie dołuj się, bo życie jedno masz, wiesz Nie warto wykrwawiać się, nie warto wykrwawiać się Nie wiesz co robić kolejny dzień, stracone szanse zgubiłaś się Dużo emocji, mało polotu, jesteś ślepa mimo pięknych oczu Był naszych marzeń, ja wyczuwam pogardę To nie ciebie ranie, to nieukartowane Wielka Czerwona ta krew Czerwona ta krew Czerwonawa krew Czy wytrwasz do dnia? Cała krew ci spływa pod...